no widzowie, jakby to jest trochę nietypowe, bo tak jakby to Antek, ja, ja to nagrywam na Antka komputerze, ale to będzie, to będzie na Antka kanał ogólnie. No tak, to będzie na mój kanał. Dobra, to wiem. Nie ma jakiegoś No, jest jeszcze jest, Joanna jest Lejdza ma na mnie, Lejdza ma na mnie w gość mam od... Do, Dobra, w Ała, yy, dostałem od yy, użytkownika użytkownika. <grytkownika> Nie, jak we mnie tym strzelisz? <Bau chcottinAlta> nie, nie strzelaj. No, no, no, no, no. Dobra, nagrywaj się Przestańcie, dobra, bo mam nowego pokolenia. Co jest? Pięć! A na Dobra, Zostawcie do góry i się ponieważ Ponieważ! Tak! Będziecie latować wszystkie, i jako Ponieważ nie Ja poświęcam dużo czasu, naprawdę. Ja poświęcam jakieś dwie godziny dziennie, żeby to nagrywać. No i chcę się wrzucać. No i czasami je montuję. W sensie montowanie to jest też. Montowanie to jest też. Też No i no tak to było. to było. Watermark to było. mega to było. to on to FPS-ów to ty masz. Ale serio, ja mam 12 na tej grze to jest z... nude. 12 to jest średnio. Nie mało, to jest bardzo mało. I tak laguje gra. Strasznie. Jest tu 9 FPS-ów, jeszcze gorzej. W ogóle tu to tuneta nie mam. To jest Dobra. I ja, z jakim ja gram mubem? Dobra. <śm> dobra, dobie. Ja w ogóle zbud zbudowałem trumnę. I ja jak serce z Widzowie, ja w ogóle zbudowałem... Okej. Okay. Chłop myślał, że mnie nie widzi. A w co grasz? Bedwarsy. Ja mam... A zrobisz kilka? klika? Nikt zdań do gryjów rozwaliłeś, czyli swoich kolegów. Kurde, Chodź, prawie go porobiłem. Ja Król Arbuzów 232 zniszczył łóżko, nie no super. Nie no, na pewno Król Arbuzów 232, na pewno. Bo na 100% Król Arbuzów 232 jest takim koksem. No, no ma, teraz tą będę na pewno z tą łóżką. Tak, z tą... Normalnie widzicie co ja robię? Ni, ni. Ej, a jak się robi, drag? Klika. A patrz, już. No. Patrz, to jest coś takiego. A wtedy coś do, bud do, do, do budowania czy do obicia? No i do tego, i do tego. A, ale bardziej chyba do kiedy. Jezus, ja, ja nie umiem na tej myszce grać. Serio? No. Tylko jest dla słowa. Taka średnia. Właśnie za średnia. Taka, taka że się za szybko rusza. No tak, było na ten dziesięciu odcinku, jeżeli tam się podobało, to zostawiamy do góry i słuchasz dzwoneczki. Znaczy no widzowie, u Antka, znaczy u Antka. Na tamtym odcinku to jest koniec, ale jak widzicie na tym, to cały czas jesteśmy. Mhm. Jezus, ale to jest no. knypek. Ja e, będę mógł trochę zagrać? To tak potem się zakram, się e, jest zbyt zbyt. w Czaję, się zagram, dobra? Część się po tych moich 15. Po tej rumzie myślę. Nie! A ile to będę trwała? No 15 minut myślę. Znaczy 15 minut, jeżeli będzie trwała runda, no to po prostu wychodzisz. No tak. Słuchajcie, kupujemy najbardziej potrzebny enchant. Czyli ten. No ta stronę tak zwany u mnie. Jezu! Ja nie wiem, nie wiem. Wy to widzieliście jaki to jest nób, Antek sobie na odcinku zobaczył. A po prostu to jest taki biegł i spadł. Biegł. Patrz co on zrobił. A my i seskoczył. <ścoughs> Trzeba... Jak on się nazywał? E, on się nazywa bezych. Chy, Pozdrawiam cię, byzy, byzy, chy, czy coś takiego? Nie tylko oglądasz oczywiście. Ja. A gdyby spadł? Ja nie wierzę. Tego za to, że jest takim noobem. Co jest? Pod wieczorek 750 został zabity. co. Andek, Podwieczorek! Mój podwieczonek! Nie, Mój! Mój! wiecie co dostanę 24? Um, Konsole Konsole X7. Nie dednij, nie Szymon! nie dednij, błagam cię! Co? Myś 3 MC. Tylko. Aż. Tylko. Aż. Tylko. Aż. Tylko. Aż. I Goch. <grym>. No. A, ja nie wierzę w tego ty. No co za! I, ja... I ty mi to wytłumacz! Wytłumacz mi to! Wierzę co, nie? Seta. Ale co, jesteś ty? w twojej drużynie? No. paruwa. Seta chcę se kupił, no co? No parówa! Parówa Dobrze. Dobra. Ja nie wierzę! Nie mogę iść po. Co mamy w Dobra. Co? Co mamy w kolano Dzisiaj sobie gramy w My No Friends, czyli w grę w gierę ekipy. Tak to robi, zostaw moją klawiaturę. To nie jest twoje Antka? to zostaw Antka klawiaturę. Dobra, dziękuję, ogólnie co mi przychodzi o to, że musicie się opiekować. A ja Cię właśnie ukradam. Dobra, o nie! Musimy zleć. Zdawać. No co z film? Jestem leko. Dobra, o nie, trzeba go umrzeć. Trzeba, o nie! Trzeba go umrzeć! O chodź <śmiech> Jesteś umrzyty. Jesteś umrzyty. A nie, no serio? Jak to jest Jesteś umrzyty. Dobra, trzeba go do... Trzeba no co za chłop? Jak on się... Ante, to, tą twoją myszką nie da się Zobaczcie. klikać. Zobaczcie, widzowie. Dobra, czuję. Zabrałam sobie winować, a po tym odcinku pokażę. Ja. na A Dobra. nie mają. Dobra, o To jest taki match Trzeba klikać te dinozaury, które. No, które mają jakby. To, to jest gierka dla kip. Ja, Uiiii! Ja, nie, nie, A, nie. nie. Ceylon, właśnie ze mną jest Stasiu i Szymon. Jeżeli nie powiedziałem tego, kipu, kipu, kipu, kipu, kipu. Nie powiedziałeś, Kala. Nie, jak on wziął diamenty, to ja go zabiję. Wow! Dobra. No nie, ja w tym momencie kupuję, słuchajcie, widzo, moi kochani widzowie, Firebola. Moi widzowie. Nie, Dobra. A ja jestem pa. Na, na. Wow, jak rozwaliło. Help me. Gdzie wy to widzicie na on chyba. Oczy nie, on co zauważył po tym, jak wpuścił filmik? Bo powiem. oczywiście, no, ja oglądam matka. No raczej. Do... Do mocy. Ja. Ja. Ja. Czekamy, <śmiech> <śmiech> kto wygrał widzowie w sumie. Proszę. Co, proszę? No, no mocy, pomóż no? mi. Ja mam Widowie, widzimy się zaraz. Nie, on jest taki. kupi. Upi, upi. upi. Okay. Słuchajcie, ja to jestem najlepszy w Bedwarsy, ale wiecie kiedy tylko? Kiedy? Tylko kiedy, kiedy mam mojego teksturpaka. Serio? No, tak, to jestem totalnym kidosem. Szyba. Kido. Ja w ogóle widzę obierzchni. Wow. Oj, Co? Niech on go czuci. Co jest? Co za chłop. Weź go zabić. Ja stworzę swojego teksturpaka. Ja! Może nie, nie teksturpaka, ale trochę tam to zmieniam. Może on wziąć linkę do takiej wiertki. Co? co? Co ten wierza? chłop robi? Co? Co jest? Co jest? Co jest? Czy ja? Co co? To bardzo 20 będzie? Brrr. Jest klięć. Kidos. Plus 252 E. Wy to A. rozumiecie? Ja nie. Ja nie rozumiem. Juk. Ale wy może to rozumieć. O! Nowy eg. Z butem. Z butem, czyli.. 58, z tym dosem. Kasy. Dobra, teraz zakręcam sobie w ten kranter. nie, tyłu ja też. No. Tak. O, ja. Jezus. Mzuf nie, nie. zdążają rzucić. Ale przecież i tak. Ty masz teraz? O nie widowie, to jest najgorsza gra. Znaczy może nie najgorsza, ale... Ach, taktyka Wojana. Wojana. A ja oglądałeś ostatni takiego jednego lejwa Wojana? Nie. Wow. A dobra, widzę, że tu samo szybko, się.. te bossy kręcą wokół. Bosy! Co jak to trochę wow. nie, nie, nie, nie, On napisał S, a ja napisałem mu S, to ty jesteś. Zdałem. Ja aj, aj, aj. Dobra, widzowie. Jezus, jak my wszystko... nie, w... nie, wartej, nie e, Dobra, widzowie, ja jeszcze wam pokażę. No, znaczy, jest... Jezus, się... znowu chciałem powiedzieć moi widzowie. No Jezu, jak go wsadzić do fila. Do pina. Dobra. Kim to to nie, ty nie. No, nie, nie, mogę mieć jakiś to nie, nie, nie, nie, O nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, mieć nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, ja jestem głupi. Hej! Tyngry? dyn dr ty dyn O nie, mam za mało miejsca. Bi-pa-pa-ri-pa-pa-ri-pa-pa-ri-pa-pa. wyników bi bi Hej, że 190 90 minut. No jak to też można. Czekaj, bo ja, ja mam 7 diaksów. Dobra, 18 minut. Uruch. Dobra. Widzowie. Um, wow. Ale ty koksem przymonić jesteś. Ale wierzy, ty będziesz musiał pożyć za minutę. Za dwie minuty. Nie! Ja! Prawie! No, ale też to był twoj duszy, nie? No. Ale może nie możesz. Nienawidzę go. Co napisz nienawidzę cię. Nie, Szymon. Pier... pier... z... Bo jeszcze mnie zbanują. Ha, ha. Dobra, widzowie. Poczekaj, nagrywamy do tego momentu, aż go zrzucę. Nie no, to będzie trochę dwie godziny, bo nie możesz. Mogę go zrzucić. Nie, już pięć, cztery, trzy... Dobra widzowie! NARA! NARA! NARA!